To mi wygląda na Zamek Książ Oczywiście nie w Kowarach, tylko w Książu koło Wałbrzycha I Zamek Książ Obejrzany w dwie minuty Cyk, cyk, cyk, cyk, cyk, cyk, cyk Zamek Książ Teraz idziemy koło kolejnego zamku I no zapomniałem jak on się nazywa Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy Sprawdzenie mikrofonu <grybujesz> Dalej nie... a dobra zamek książ Wejście do zamku książ Idę dalej, trochę wieje wiatr i bok zamku Książ. Sfilmowane oczywiście w Muzeum Miniatur w Kowarach, także naprawdę warto, jak jesteś w Wielonej Górze, Karpaczu czy w okolicy kolokwialnie zaliczyć Muzeum Miniatur w kowarach.